W tej chwili sprawdzam status mojego prawa jazdy na stronie info.car Wpisuję PESEL, z wiadomych względów musiałem go ukryć. Za chwilę wpiszę swoje imię, ale nie pomyl z nazwiskiem, tak jak to zrobiłem za pierwszym razem, bo nie wejdziesz do systemu. Nazwisko. Za momencik zaakceptuję regulamin typu bla bla bla W tej chwili RODO wszędzie. I masz moje statusy, mój ten status jest na niebiesko, czyli dokument został zamówiony, ale masz jeszcze przyjęte wniosek, trwa postępowanie administracyjne, dokument do odbioru w urzędzie i dokument wydany. I na tym polega w zasadzie cała sztuczka, strona jest tylko aktywna, póki prawo jazdy czeka na ciebie, jak już odbierzesz to do systemu nie wejdziesz.